Jan Kamil Norwid, Czemu? Próżno się będziesz przeklinał i zwodził i wiarął zawzięciu za wzięciu własnemu. Powrócisz do niej, będziesz w progi wchodził i drżał, że może nie zastaniesz, czemu? Sam sobie będziesz słówkiem jednym szkodził, niepowierzonym prócz tobie jednemu. Będziesz się bez niej, z nią kłócił i godził i wrócisz wątpiąc. Czy zastaniesz? Czemu? Szczęśliwi przyjdą, jak nadomiar złemu, Kołem osiedną ją, chwilki nie będzie, By westchnąć szczerze, ach, czemu i czemu? Przyszli szczęśliwi, rozparli się wszędzie, Wszędzie usiedli, z czołem rozjaśnionym, Dom napełnili, stali się legionem. Przeczekasz wszystkich, to dwóch ci zostanie, A jeden w jeszcze ma pytanie. I choć na zegar pojrzawszy się sroży, Ty nawyknąłeś już nie ufać jemu. Wróci i znowu kapelusz położy i rękawiczki zdejmie jeszcze czemu? Aż chwila przyjdzie, gdy wyjść lepiej znaczy, Niżeli zostać po obojętnemu. Staniesz i pójdziesz kamienny z rozpaczy, I nie zatrzymasz się, precz idąc. Czemu? A księżyc będzie jak od wieków niemy, gwiazda się żadna z miejsca nie poruszy, patrząc na Ciebie oczyma szklestymi, jakby nie było w niebie żywej duszy, jakby nie mówił nikt niewidzialnemu, że trochę niżej tak wiele katuszy i nikt przed Bogiem nie pomyślał, czemu. Marionetki jak się nie nudzić, gdy oto nad globem milion gwiazd cichych się świeci, a każda innym jaśnieje sposobem, a wszystko stoi i leci. I ziemia stoi wieku w otchłanie, a wszyscy żyli w tej chwili, z których i jednej kostki nie zostanie, choć będą ludzie jak byli. Jak się nie nudzić na scenie tak małej, tak niemistrzowsko zrobionej, gdzie wszystkie, wszystkie ideały grały, A teatr życiem płacony. Doprawdy nie wiem, jak tu chwilę dobić, nudy mnie biorą najszczersze. Co by tu na to proszę pani zrobić? Czy pisać prozę? Czy wiersze? Czy nic nie pisać? Tylko w słońca blasku siąść, Czytać romans ciekawy? co pisał potop na ziareneczkach piasku, pewno dla ludzkiej zabawy. Lub jeszcze lepiej, znam dzielniejszy sposób przeciw tej ludzie przeklętej zapomnieć ludzi, abywać u osób, krawat mieć ślicznie zapięty,